W tym wideo opowiem Ci historię kierowcy, który przeszedł szczęśliwie badania w WOMP i poprosił mnie o zdanie jego relacji. Witam serdecznie Panie Darku. Odgórnie chciałbym zaznaczyć, iż szczęśliwie dla mnie nie czytałem nic ani nie obejrzałem ani jednego wideo na temat badań w Wąpie. Inaczej zwyczajnie posrałbym się ze strachu i nie poszedłbym na te badania. Przygoda zaczęła się w 2014 roku pewnej soboty wpada do mnie kilku znajomków. Zajadamy się stekami wołowymi, spożywając spore ilości alkoholu. Idzie piwko, wódka, kończymy w środku nocy lub nawet nad ranem. Kładę się spać pijany z myślą, że nie mam siły na poranne wstawanie i myliłem się, bo dzwoni mój brat, 6.30 rano wstajemy, idziemy na giełdę, faktycznie to mi umknęło, szybki przyrycznic, szybkie śniadanie, głowa szumi, ale zuch jadę, prawda? Giełda dosłownie 300 metrów od domu i pechciał przed giełdą kontrola, patrzę z zamroczonymi yy, oczyma, jak kolejne autka przede mną przechodzą dmuchanko. Wiem, że mam problem dmucham. Pytanie policjanta Czy spożywał Pan alkohol? Zaczynam się tłumaczyć Jestem po imprezie na Alkomacie 0,20. No mało, ale jestem po spożyciu dramatu. Początek. Nie ma dyskusji. Jestem przegrany. Wyrok. 8 miesięcy zakazu prowadzenia i 1500 mandat. Sobie myślę, Uff, jest gitara, ale to był mój błąd. I przychodzi pocztą dziwne pisemko Badania w WOMPie, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Termin taki i taki Oczywiście lekarz, psycholog i zastanawiam się chwilę ale dochodzę do wniosku, iż to jest zapewne zwykła procedura i nie zdając sobie sprawy, z czym się mam tam zderzyć. Jak wspominałem na początku wywodu, nie jestem świadom tego, co ma nastąpić. Nie wiem, co to jest ten WOMP, nie mam pojęcia o Pańskim kanale i jestem zielony. No, tutaj moja wstawka, być może Dobrze, że widz nie obejrzał moich filmów, bo dla jakichś osób takich trochę neurotycznych, z mało stabilnych emocjonalnie, to więcej się wystraszy niż z mojego materiału wyciągnie wniosków czy korzyści, prawda? Yy, ciąg dalszy relacji widza, godzina 7.00 w womp pobranie krwi, zapoznanie się z kolegami w kolejce ta kolejka liczy ponad 20 osób, środowisko mieszane zarówno recydywa, jak i młode koguciki pechowcy, no i jeden rolnik twardziel, wjechał pijany ciągnikiem na autostradę bo po prostu mógł jechać, prawda, jeszcze był w stanie po badaniach krwi, laryngolog, testy na równowagę yy, maszerowanie od ściany do ściany z zamkniętymi oczami, prawda, czyli yy, to już moja uwaga, jak zamykasz oczy i coś ci tam każe powiedzmy do nosa, czy jakieś tam ruchy wykonywać, laryngolog to jest badanie równowagi czyli od ściany do ściany z zamkniętymi oczami, podnosząc na zmianę prawo i lewe kolano, takie tam badania. Następnie kilka pisemnych testów u psychologa, pytanie krzyżowe mające na celu określić profil osoby badanej. W uproszczeniu, czy jest degeneratem, czy nie. Nie poznałem wyniku tych testów. Następnie rozmowa w cztery oczy z panią psycholog, co miało miejsce, kiedy, gdzie i jak, jaka ilość alkoholu była spożyta, wszelakie okoliczności, jak, no, jak na spowiedzi siedzę, mówię całą prawdę i tylko prawdę. Teraz po czasie wiem, że moja nieświadomość sytuacji, w jakiej się znalazłem, była kluczowa. I szczerość w moim przypadku była kluczem do sukcesu. Pani psycholog pytając mnie, kiedy ostatnio spożywałem alkohol zapewnie nie spodziewałaby się odpowiedzi w piątek. Badanie ma miejsce trzy dni później, w poniedziałek. Prawda? Co pan pił? Piwa, cztery sztuki z kumplami, boleciałem na mecz. Gadam wszystko, jak było. Nawet na myśl mi nie przyszło by kłamać. Skoro Pani pyta, to ja odpowiadam. Dalej pytania. Czy lubi alkohol? Ile razy w miesiącu spożywam? Odpowiadam, że w weekendy piję sobie piwko z kumplami, gramy w pokerach gry na pececie, piwko leci. W niedzielę odpoczynek i w poniedziałek jestem zdrowy. No, tłumaczę, że tego feralnego dnia wsiadłem za kółko nieświadomy tego, że jestem wczorajszy. Nie tłumaczę się jak winny. Mówię całą prawdę. Zrobiłem źle. Jestem świadom konsekwencji. To wszystko pani psycholog skrupulatnie zapisuje. Puszcza mnie bez słowa, wyjaśniając mi że mam zgłosić się na badanie do lekarza chorób wewnętrznych, czyli w sumie do lekarza medycyny pracy, który zadecyduje. Następny dzień, godzina 13, lekarz decydujący woła moje nazwisko, wchodzę, grobowa cisza, facet patrzy w papiery, patrzy na mnie, patrzy w papiery, i słyszę jedno zdanie. Proszę o siebie zadbać. Dostaję prawko terminowe na 5 lat. Dziś jest rok 2019. Minęło 5 latek. Zrobiłem kolejne badania prywatnie, gdyż nie ma obowiązku ponownego badania w WOM. Po krótkiej wizycie w urzędzie dostałem za opłatą 100 zł nowe prawko na lat. Przestroga tego, co przeszedłem, kosztowało mi jakieś pieniądze, jakiś czas, ale przede wszystkim nerwy można osiwieć. Biegunka, sraszka, podwyższone ciśnienie, koszmary w nocy to tylko namiastka tego, co czeka osobę mającą przejść badania w wąpie. Jestem szczęśliwcem, nie czytałem nic, nie wiedziałem, nic nie oglądałem i się udało. Także gratulacje dla mojego widza. Mam nadzieję, że wyciągnął wnioski. Po to prawdopodobnie mnie prosił, żebym tę relację opublikował. Natomiast jedna uwaga, nie w każdym WOMP-ie przychodzi taka szczerość, że powiesz, że będąc w poniedziałek na badania, to sobie co tydzień popijasz piwko z kumplami na weekendy, prawda? Być może w tym konkretnym womp tak się udało, natomiast no, w WOMP-ie Sosnowcu mam duże wątpliwości czy taka szczerość, jak na świętej spowiedzi by przeszła. No, ale nie oceniam widza, ponieważ udało się i jest ok. Być może y, powiedział to bardzo przekonująco, był bardzo szczery, był bardzo uczciwy. Widać było, że degeneratem, czy jakimś twardzielem typu ten rolnik nie jest. I wszystko ok. Także, jeżeli masz jakąś swoją relację, chętnie możesz, chętnie ją usłyszę oczywiście w opisie do tego wideo, możesz ją zrobić, możesz mi ją wysłać na maila. W zasadzie te relacje są głównie w celu wyciągnięcia wniosków przez osoby, które miały taką sytuację, natomiast również ku przestrodze tym, którzy czasami siadają do autka na podwójnym gazie, nawet jadąc na giełdę 300 metrów dalej, czy przestawiając z parkingu 20 metrów dalej samochód. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, tradycyjnie tutaj obejrzyj moje kolejne filmiki, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia już w tym szczęśliwym 2020 roku i później, jeżeli to wideo oglądasz.